święty Boże! Dzień dobry! Witam serdecznie. Są pytania. W diecezji bielsko pomylili daty rekolekcji księdza Przemysława Sawy. A może on sam się pomylił? No bo y, kwietniowe dni y, to już czas po Wielkanocy, a przecież y, rekolekcje odprawia się w Wielkim Poście. Y, sprawdzałem w kalendarzu. Y, słuchajcie, to żadna pomyłka. I teraz bardzo poważnie. W tradycji chrześcijańskiej, starochrześcijańskiej czas między Wigilią Paschalną a Niedzielą po Wielkanocy, tak zwaną Białą Niedzielą, to był czas kateches mistagogicznych. To znaczy, yy, biskupi czy prezbiterzy yy, pouczali nowo ochrzczonych o tym, co się stało. Wprowadzali ich w tajemnicę przyjętego chrztu, bierzmowania, Komunii Świętej, pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przez kolejne właśnie dni było takie pogłębione nauczanie, by ci nowo wzrastali w wierze. I tak pomyśleliśmy, bo to decyzja w większym gronie była podjęta, by spróbować i w tym roku zrobić takie rekolekcje mistagogiczne, a więc, by dotknąć tego, co odnowimy w sposób szczególny w czasie Wigilii Paschalnej. Jednocześnie nasze rekolekcje wielkanocne, bo tak możemy je określić, będą przygotowaniem do Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Jako misjonarz Miłosierdzia bardzo zależy mi, by orędzie o Bożym Miłosierdziu docierało do wszystkich ludzi byśmy coraz głębiej przeżywali tajemnicę Bożego Miłosierdzia. I w ten sposób połączymy odnowę przymierza chrzcielnego i całe wydarzenie Wigilii Paschalnej i Wielkanocy z Miłosierdziem objawionym w Jezusie Chrystusie. Myślę, że wyjaśniłem. I myślę, że tak bym chciał, żebyśmy byli wszyscy zachęceni do nawracania się w Wielkim Poście i pogłębienia wiary w okresie wielkanocnym. A niech wszystko spina Pan Jezus ukrzyżowany i z martwych stały, kochający nas. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życzę wszelkiego dobra, życzę radości, wiary. No i idźmy, idźmy z Ewangelią do innych, do których pośle nas Pan.